Następnie włączamy moduł Wirtualny Asesor. Wyświetliła się lista raportów zaprojektowanych przez nasz zespół. Po naciśnięciu przycisku plus włączy się dodatkowe okno z nastawami oraz opisem działania. Aby uruchomić raport w polu Start ustawiamy datę początkową. Poniżej określamy częstotliwość wywoływania, np. co dwa tygodnie. Na końcu należy wskazać, dla którego użytkownika będzie się tworzyć zadanie zawierające wyniki raportu. Aby potwierdzić, naciskamy Zapisz. Na liście zostały uzupełnione dane ustawień oraz pojawił się przycisk Uruchom. Naciśnięcie go spowoduje włączenie generowania raportu. Wynik pojawi się w module zadania. Włączamy moduł zadania i otwieramy zadanie wygenerowane przez wirtualnego asesora, a następnie pobieramy na dysk raport w postaci arkusza kalkulacyjnego. W omawianym przykładzie po otwarciu raportu otrzymamy dane wszystkich czynnych spraw zawierających słowo zgon w czynnościach w historii.